Także raz Jeszcze raz święte postacie Chyba święty Józef z osiołkiem No wychodzą braki z Pisma Świętego No tutaj raczej Matka Boska To wygląda na rzeźni winiątek Jakieś bidne dzieci. Czyli sceny nawet bardziej historyczne. To, że jest to wejście do kościoła, świadczy że to miejsce na wodę święcone No i Jeszcze raz widoczek Na kaplicę świętej Kingi 14 lipca 2015 roku filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia